Dni. Wreszcie się zbudziłem gdzieś, oczy ciężkie dziwne są Nagle wzroku nie chcą, gdzieś kremi do nie dociera Z dwojga złego lepiej niż w ten wnętrza Zamazanej duszy zagubionej w dym Potrzebuję przyjaciela, potrzebna mi pomoc na dłoń odrobinę zrozumienia prowadź prosto pod mój dom Nie proszę, choć na chwilę z tej tęsknoty cały drze To się przecież nie powtórzy, praceński proszę cię Niech cię wezmą wszystkie diabły, jedne wiedzą, gdzieś się skrył ze sprawiedliwej drogi zszedłeś, pewnie znowu żeś się bił Potrzebuję przyjaciela, potrzebna mi pomoc na dłoń Do niej nic już nie dociera, dawaj za mną, tam za dom Bo nastała ta godzina czarna i mu się więc się ze mną, teraz, dziś już nie zrobimy nic Dlaczego nie chcesz puścić mnie? Z gór uchołatka chcę Nie skłamię przecież, że szukałem wszędzie cię Dlaczego nie chcesz puścić mnie? Przyszczeć chcę, nie skłamie przecież, że szukałem wszędzie cię. Dlaczego nie chcesz puścić mnie? Nie skłamie przecie, że szukałem wszędziecie. Nie skłamie przecież, że szukałem wszędziecie. Nie skłamie przecie, że szukałem wszędziecie. Wszędzie wszędzie Dlaczego nie chcesz puścić?